Bądź konsekwentny, jeżeli napisałeś lub napisałaś jakieś wady na papierze przed częścią komputerową, to postaraj się te same wady uwzględnić na teście komputerowym, w części komputerowej. Następnie, jak zapytać się podczas rozmowy, to te same wady wymień znowu, podaj przykłady z życia tak, abyś był wyjątkowo spójny. Psycholog nie jest taki głupi jak myślisz i na pewno jeżeli zaczniesz fantazjować, to po prostu cię upierdoli na multi plusie.